Witaj! Z tego filmu dowiesz się, jak w prosty sposób samodzielnie skonfigurować swój telefon VoIP firmy Yealink, dzięki któremu zrealizujesz połączenia w telefonie Telecube. Na początek sugeruję, abyś zapoznał się z naszą ofertą sprzętową zawierającą m.in. aparaty Yealink. Jest ona zamieszczona na stronie www.telecube.pl w zakładce urządzenia VoIP. Znajdziesz w niej telefony przewodowe i bezprzewodowe, telefony dedykowane dla sekretariatu oraz aparaty przeznaczone do sali konferencyjnej służące do obsługi telekonferencji. Wymienione urządzenia możesz nabyć za naszym pośrednictwem już skonfigurowane. Jeśli jednak wolisz je zakupić w trochę niższej cenie i dokonać konfiguracji samodzielnie, również oferujemy taką możliwość. Dzięki temu filmowi dowiesz się jak to zrobić. Przejdźmy zatem teraz do pokazania, w jaki sposób skonfigurować twój telefon EA-Link. Zobaczysz, że jest to znacznie prostsze, niż ci się wydaje. Zatem do dzieła. Zacznij od podłączenia aparatu do prądu i internetu oraz odczytania adresu IP urządzenia. Adres IP sprawdzisz, wciskając klawisz OK, zwykle znajdujący się pomiędzy klawiszami strzałek, lub wchodząc w ustawienia telefonu Menu a następnie wybierając Status. Uzyskany adres IP wpisz w pasku adresowym dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz i kliknij Enter, aby go zatwierdzić. Wyświetli się okno, w którym konieczne jest podanie danych dostępowych do urządzenia. Standardowo, zarówno w polu Login, jak i hasło, należy wpisać małymi literami Admin, po udanym zalogowaniu zostaniesz przekierowany do panelu administracyjnego Jalink. E Jeśli chcesz zmienić język, np. z angielskiego na polski, kliknij w listę rozwijaną w prawym górnym rogu i wybierz z niej język polski. Przejdź teraz do górnego menu i kliknij w zakładkę Konto, a następnie z bocznego menu wybierz rejestracja. Teraz pozostaje już tylko uzupełnić poszczególne pola odpowiednimi informacjami. Aby uzyskać niektóre potrzebne dane, zaloguj się do swojego panelu klienta Telecube. Z zakładki Wirtualna Centrala wybierz konta SIP wewnętrzne. Następnie kliknij ikonkę koła zębatego przy numerze, dla którego chcesz skonfigurować aparat i wybierz Ustawienia konta SIP. Wróćmy teraz do panelu administracyjnego Yalink i przejdźmy przez kolejne pola do uzupełnienia. W pierwszym polu aktywność linii. Z rozwijanej listy wybierz opcję Enabled. W kolejnym polu, etykieta, prowadź dowolne oznaczenie, np. Na nazwę działu. W polu Nazwa wyświetlana wpisz dowolny tekst, który pojawi się na wyświetlaczu aparatu telefonicznego. W obszarach Nazwa rejestracyjna oraz Nazwa użytkownika przepisz Login out ID który znajdziesz w otwartej wcześniej zakładce Ustawienia konta SIP na panelu klienta Telecube. W następnym polu, jakim jest hasło, podaj odpowiednie hasło, które również sprawdzisz w ustawieniach konta SIP. Z ustawień konta SIP odczytaj także dane oznaczone jako SIP server i wprowadź je w polu URL Serwera. Następnie zmień wartość w polu Wygaśnięcie serwera na 60. Z listy przy Włącz serwer Outbound Proxy wybierz Enabled. W polu Serwer Outbound Proxy wprowadź dane odczytane z panelu klienta Telecube z obszaru Outbound Proxy. Na koniec zatwierdź zmiany klikając przycisk Confirm. Po około jednej minucie aparat powinien pobrać konfigurację i poprawnie zalogować się do centrali Telecube. Potwierdzeniem tego faktu będzie zmiana koloru kontrolki przy wybranym koncie SIP na kolor zielony. Sprawdzisz to wchodząc w zakładkę Wirtualna centrala, a następnie konta SIP wewnętrzne w panelu klienta Telecube. W ten sposób skonfigurowałeś swój aparat telefoniczny YALINK. Gratuluję! Już teraz możesz dzwonić i oczekiwać na połączenia. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy lub masz pytania, Zapraszam do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Telecube.